Początek świętego Triduum Paschalnego. W dzisiejszej dobrej nowinie pozornie nie ma mowy ani słowa o kapłaństwie, ani o Eucharystii. A jednak wspólnym mianownikiem obu tych sakramentów jest miłość. Miłość ofiarna i służebna. Jezus pokazuje nam, że przyszedł na świat nie aby Mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie za zbawienie ludzi. Staje się on sługą, a nawet więcej, niewolnikiem nas wszystkich. Pochyla się do naszych stóp, obejmuje je, myje, namaszcza i całuje. Wykonuje posługę najniższego w domu niewolnika. Nie może nas dziwić bunt Piotra, który sobie nie wyobraża, żeby jego Pan i Nauczyciel tak wobec niego się uniżył. Jedynie w ten sposób Chrystus jest w stanie pokazać nam, czym tak naprawdę jest miłość, na czym polega kochanie drugiego człowieka. Bóg uniża się tak bardzo, że staje się naszym sługą, aby być dla nas wzorem do naśladowania. Jeśli chcesz być wielki, stań się jak sługa i niewolnik wszystkich. To jest tajemnica ukryta w Eucharystii i kapłaństwie. Jezus idzie jeszcze dalej, idzie aż na Golgotę, na krzyż. Umiera jak złoczyńca, ten, który nie popełnił żadnego grzechu ani przestępstwa. Bóg skazany przez człowieka na śmierć, najbardziej haniebną ze wszystkich. Ale jeśli tego byłoby jeszcze mało, ten sam Bóg, odwieczny Stwórca Wszechświata, staje się małym kawałkiem chleba, Eucharystią którą możemy adorować i czcić, ale którą również możemy znieważyć, profanować, przyjmować w niegodny sposób. Bóg powierza się w nasze dłonie i staje się bezbronny wobec nas. W tym pięknym i radosnym dniu pomyślmy nad tym wielkim darem, jaki otrzymaliśmy od Chrystusa, darem jednoczenia się z Nim w Komunii Świętej, tajemnicy, jego miłości.